Witam wszystkich serdecznie. W związku z wydarzeniami u Paragon DIY yy, biorę się za kontrolę mojego drugiego, najstarszego regulatora, bo to jest dwójka. Mam nadzieję, że ostrość jest odpowiednia, a to jest moja jedynka. Kupiona nowka, a ten jest kupiony, używany i miał zabudowany czujnik termiczny na Teraz tak patrzę, 40 stopni, spróbuję zdjęcie później wrzucić i miał wentylatory, jak dużo obciążenie szło, to się załączały wentylatory i składzały go, bo zwykłe pasywne, no, nie lubię jak się coś grzeje, elektronika nie lubi ciepła. Dobra, tyle ze wstępu, mamy noc już, nie mamy PV mamy 0,2V na fotowoltajce i trzeba go rozpiąć już wstępnie tutaj kiedyś zacząłem robić porządki w tej skrzynce więc wiem gdzie to mam i mam to opisane jako L2 nie wiem czy będzie widać, L2 jest podłączone do prze, y, panelu eksperymentalnego O2 rozłączamy układ i teraz nie powinno być nic na wejściu i faktycznie mamy 0 coś błądzi jeszcze ale ok i teraz y, to są przewody jeszcze robione całkiem dawno to są samochodowe kable, co były do akumulatorów i one są tak też wykonane. Teraz jest wszystko lutowane, to też są przewody stare z samochodów. I teraz musimy rozłączyć, bo tu mamy 4 razy 10 a To patrzę, że mam te najgorsze chińskie i teraz wyłączamy ostatni i powinniśmy mieć o spadek dup z gaz. Dobra. Czyli teoretycznie tutaj mamy stronę PV rozdzieloną, strefę DC rozdzieloną. Jedynie ten kabel będę musiał sobie później zabezpieczyć ten, z racji że minus jest nie rozłączny, widzicie, tutaj jest tak samo z samochodu tu było to razem lutowane i tutaj to jest, bierzemy sobie śrubokrętasa odłączymy sobie V i to jeszcze jest wada, że nie poprawiłem tego, bo to całe idzie do likwidacji za jakiś czas, więc na razie jeszcze to zostawiłem, tak jak to jest troszkę kamerę poprawię żeby było widać a to już poprawiałem bo to już jest na gotowo jedynie trochę za bardzo ugryzłem ugryzłem troszeczkę za mocno tulejkę energia mnie rozpierała widocznie czyli tak tutaj mamy minus plus rozłączony rozłączymy sobie najpierw plus o jak widzicie nie ma kabli czerwonych czarnych, tylko są wszystkie samochodówki i to jest taki przewód co chyba był wysoko jakościowy przewód głośnikowy, ale się u mnie nadaje do PV czyli plus mamy rozłączony zaraz sobie go tutaj odstawimy a minus, za chwilkę tylko skoczę po taśmę klejącą a więc mamy taśmę klejącą, mam się pokręt i lecę z tematem mocno to nie trzyma, bo właśnie to jest źle wykonane to są stare chyba przewody i cyna za bardzo tego nie lubiła ale ile mi się udało, tyle zacynowałem i już to tam swoje lata działa Prawie Was I teraz trzeba będzie to wszystko poprawiać. Tylko, że to nie będzie poprawiane, bo tu na to mamy jakiś inny pomysł, ale to w swoim wszystko czasie dajmy temu żyć jeszcze. Okay. Tak, i weźmiemy Cię jeszcze z racji, że tutaj mamy to fajne rozpinane do Ciebie tutaj też wciągniemy, żeby nie, nie latało sobie to byle jak damy sobie tak tak Cak. zabezpieczone odstaję odstaje od wszystkiego teraz sobie ściągniemy to jak zawsze wszystko na ciepły klej i bezpiecznik termiczny mam zabezpieczenie Big metaliczne na 5A 40 stopni z obudową nieprzewodzącą prąd to jeszcze by było potrzebne żeby gdzieś coś między obwodami poszło mniejszy śrubokręt nie pamiętam kiedy to ostatnio było ściągane ale chyba jak dokładałem blachy regulatory, a to było bardzo dawno temu Możliwe, że jest tak z 5 lat temu. A tu jeszcze są ślady po starej paście Jak to kiedyś przekładałem więc teraz tak muszę sobie przypomnieć jak to się demontowało bo to troszeczkę lat minęło nie było. To może ten regulator może mieć nawet 10 lat. Nie wiem kiedy był wyprodukowany, ale się prawdopodobnie dowiemy. Może z tyłu gdzieś na obudowie jest napisane. wrzucę zdjęcie, bo nie chcę za bardzo złapać. 12. 2012 mamy 13. 23, czyli by miał 11 lat. Nie wiem jak odczytać ten kod, ale zobaczymy. Biorę do domu i będziemy robić jutro ekspertyzę, co z nim jest nie tak albo jest ok. Zanim zacznę jakikolwiek serwis, wezmę pacjenta na wagę. Troszkę sobie go tutaj obiłem, ja go obracałem, ale daję radę. Ok, damy tak, żeby było ładnie widać. Aha. No tak, samo się nie włączy. Pyk. I mamy wagę, i mamy wlusz odbitą tabliczkę znamionową, więc wiemy z czym mamy do czynienia 2,5 kg prądu szczerze myślałem, że wytrzymię do jutra, żeby to rozebrać ale niestety ciekawość mnie gryzie, więc wkrętara przerobiona na kabelek i lecimy z tematem, bo jestem naprawdę ostro ciekawy co tam siedzi w środku i jak to jest wykonane tyle lat wytrzymałem ale teraz jak to się mówi, jest sposobność jak widać po syfie no nie było to ruszane w sumie bym tego nie ruszał jakbym nie musiał ale zaraz się dowiemy co tam siedzi w środku Więc, ostatnia śrubka, jeszcze jakby chciała Co? Wszystko mamy ściągnięte. I co? Otwieramy. Chwila prawdy. Czy to wyjdzie? Szczela. Plastik. Pierwszy raz. Otwierane. I co tu mamy w środku? Jest grubo. Jest tego dużo. I to jest cewka. W radiatorze. O czym ja mówiłem. I tam w środku widać grube kable. I jest konkret. Czyli to będzie cewa w dupnym radiatorze pasywnym bez chłodzenia aktywnego. Teraz sztuka będzie w tym, żeby się do tego całego dobrać. No i też są bezpieczniki. Trzy razy. 3 razy 30 to tak grubo założyli.